który został udany do użytku w roku 1931. Został zbudowany tak jak od podstaw. Tutaj nie jest jakiś przebudowany z innego budynku, tylko został zbudowany w takiej właśnie formie, jak tutaj widzimy. Tu się nic pod tym względem się nie zmieniło. Oczywiście, że jest odnowiony, ale jak chodzi o układ budynku od 1931 roku, kiedy po raz pierwszy Ignacy Mościcki tutaj przyjechał to tak wyglądał i wygląda. Budynek został zbudowany z myślą właśnie, że będzie rezydencją prezydenta w tym czasie, kiedy prezydentem Polski był ostatni przedwojenny prezydent.